Nim przystąpicie do pracy nad projektem, zastanówcie się, z czym chcielibyście się zmierzyć. Co w otaczającym Was świecie chcecie zmienić? Taki jest sens pierwszego etapu – wybranie problemu, obszaru do zmiany. Niech każdy z Was pomyśli, czy wokół Was, w Waszej społeczności, w sąsiedztwie szkoły, po drodze do domu, jest coś, co warto naprawić, ulepszyć, czego potrzebują inni. Wybierzcie projekt społeczny, który jest dla Was ważny. Projekt nastawiony na dobro innych osób, innych istot, otoczenia, całej ziemi. Projekt, który daje korzyść wszystkim zainteresowanym, wprowadza udogodnienia lub nowe możliwości. Gdy już wspólnie określicie, czym chcecie się zająć, spróbujcie zebrać informacje, które poszerzą Waszą wiedzę o sytuacji. Najważniejsze, żeby nie podejmować decyzji w oparciu o swoje indywidualne wyobrażenie problemu bo jest tyle wizji problemu, ile osób się mu przygląda. Trzeba się najpierw przygotować. Jak to zrobić? Spojrzeć z wielu perspektyw, zgromadzić informacje, zebrać dane z wielu źródeł. Ważne, żeby wszyscy w zespole jednakowo rozumieli problem. Dopiero wtedy sformułujecie wyzwanie. Wyzwanie to jednozdaniowy opis waszego przedsięwzięcia. Żeby pobudzało do myślenia, Wyzwanie musi mieć formę pytania. Powinno mieć trzy części. Pytanie o zadanie, czyli co zrobicie. Pytanie o odbiorcę, dla kogo to zrobicie. I pytanie o efekt, czyli po co. Na przykład, jak udekorować świetlicę dla dzieci, żeby lubiły w niej przebywać? To ważne, żeby cały zespół jednakowo rozumiał wyzwanie, bo będzie ono dla Was drogowskazem do dalszej pracy. Życzymy Wam ciekawych wyzwań.